Mówiliśmy dotąd o krzywej popytu i nadwyżce konsumenta, więc teraz spójrzmy od drugiej strony. Pomówmy o krzywej podaży oraz – łatwo się domyśleć – o nadwyżce producenta. Niech to będzie oś ceny, a to niech będzie oś ilości. Załóżmy, że prowadzimy uprawę jakichś jagód. To jest nasza krzywa podaży. To jest nasza krzywa podaży. A to krzywa popytu na nasze jagody. To jest popyt. Spróbujmy teraz tak jak z krzywą popytu. Zamiast wybierać cenę i na jej podstawie określać wielkość podaży, spróbujmy wybrać wielkość podaży i zastanowić się, przy jakiej cenie producenci dostarczą tyle na rynek. Przyjmijmy, że jednostką wielkości są tysiące funtów jagód. Tysiące funtów, a więc. 1200, tysiąc, tysiące, tysiące, 4 i 5000 funtów. Natomiast ceny to 1 dolar za funt, 2 dolary, 3 dolary za funt, 4 dolary za funt. Odstępy nie są zbyt równe. Tu są 3 dolary, 4 dolary, a tu 5 dolarów za funt. Dopiszę jeszcze: to są ceny za funt. Załóżmy więc, że chcemy, aby producenci dostarczyli na rynek 1000 funtów jagód. Chcemy, by wyprodukowali 1000 funtów jagód. Jaka musiałaby być cena, by wyprodukowali 1000 funtów jagód? Pomyślmy o tym z perspektywy producentów, rolników uprawiających jagody. Aby przekonać ich, że warto wyprodukować 1000 funtów jagód, muszą otrzymać za nie co najmniej tyle samo, ile uzyskaliby za coś innego, tak samo pracochłonnego. Mogąc liczyć na cenę dolara za funt, albo na taką średnią cenę za pierwsze 1000 funtów, czyli łącznie na 1000$, dolarów, jeśli zarobiliby tyle samo, zakładając na swojej ziemi sad, albo pastwisko dla bydła, albo dzierżawiąc ją komuś innemu, to muszą zarobić co najmniej tyle, bo inaczej wybiorą coś innego. Będą woleli wydzierżawić tę ziemię, albo wypasać na niej bydło. Rynek musi im więc zapłacić koszt alternatywny wyprodukowania tysiąca funtów jagód. A koszt alternatywny wyprodukowania tysiąca funtów jagód znajduje się tutaj. To jest... Uśredniony tysiąc funtów. Koszt alternatywny pierwszego funta z tego tysiąca jest tutaj, kolejnego funta tuż za nim, pięćsetnego funta tutaj, tysięcznego tutaj, zatem średnia cena pierwszego tysiąca funtów znajduje się tutaj. Załóżmy teraz, że chcemy, by wyprodukowali kolejny tysiąc funtów. Aby cały rynek, bo może być wiele gospodarstw, wyprodukował łącznie 2000 funtów. Co musimy zrobić? Dokładnie to samo. Przyjmijmy, że rynek już produkuje ten pierwszy tysiąc funtów. Zatem co rolnicy musieliby zrobić, by wyprodukować kolejny tysiąc? Załóżmy, że produkując ten pierwszy tysiąc funtów, wykorzystali ziemię najbardziej odpowiednią. Tu alokowali najbardziej odpowiednie czynniki produkcji, czyli pracowników, którzy najlepiej znają się na uprawie jagód, oraz ziemię na której jagody najlepiej rosną i która jest najbliżej transportu, więc produkcja i transport stamtąd są najtańsze. Jeśli mają produkować dwa w tym samym okresie, załóżmy, że tu jest liczba funtów rocznie, jeśli zażądamy kolejnego tysiąca, będą musieli wykorzystać ziemię nieco dalszą od środków transportu i pracowników nieco mniej doświadczonych. Posadzą jagody w ziemi, która być może byłaby bardziej odpowiednia pod inne uprawy. Dlatego koszt alternatywny kolejnego tysiąca będzie już nieco wyższy. Będzie taki. To średni koszt kolejnego tysiąca funtów. Koszt alternatywny tysiąc pierwszego funta jest tutaj, a dwutysięcznego funta tutaj, ale średnio ten drugi tysiąc funtów ma taki koszt alternatywny. I jeszcze raz to samo. Kolejny tysiąc funtów. Jeśli rynek ma zapewnić podaż o wielkości 3000 funtów, to będzie musiał dostać tyle. Koszt alternatywny trzeciego tysiąca funtów. Gdy spojrzy się w ten sposób, krzywa podaży zmienia charakter. Wcześniej pytaliśmy, ile producenci wytworzą, jeśli cena wynosi 3 dolary, i odpowiadaliśmy – 3000 funtów. Teraz patrzymy odwrotnie. Pytamy... Jeśli chcemy, żeby producenci wytworzyli 3000 funtów, to jaka musi być cena? Możemy więc uznać, że krzywa popytu jest zarazem krzywą kosztów alternatywnych producentów. Przyjmijmy, że to nasza podaż i nasz popyt. Tu mamy cenę, przy której podaż zrównuje się z popytem. Uznajmy, że to cena rynkowa. Co się tu dzieje? Dla producentów dla uproszczenia obliczeń niech cena wynosi 4 dolary, a wielkość popytu i wielkość podaży wynoszą 4000 funtów. Co się tu dzieje? Dla producentów wytworzenie tego 4000 funta wiąże się z kosztem alternatywnym 4 dolarów i otrzymają za niego równo 4 dolary, więc są na granicy. Natomiast pierwsze 3999 funtów Koszt alternatywny ich wytworzenia jest niższy niż cena sprzedaży. Zatem w tej sytuacji producenci zyskują więcej. Za pierwsze 3999 funtów zyskują więcej niż koszt alternatywny. Mieliśmy nadwyżkę konsumenta, a to jest nadwyżka producenta. Na przykład weźmy ten pierwszy tysiąc. Tutaj koszt alternatywny producentów był ciut wyższy niż dolar za funt, a dostali aż 4 dolary za funt. Kolejny tysiąc funtów to koszt alternatywny niecałych 2 dolarów za funt, a dostali znów 4 dolary za funt. Uzyskali zatem nadwyżkę. Jeśli weźmie się cały rynek, wszystkich producentów razem, to cały ten obszar, cały ten obszar to dodatkowa wartość, jaką uzyskają ponad ich koszt alternatywny. Nazywamy ten obszar nadwyżką producenta. Nadwyżka producenta. A ponieważ założyliśmy tu liniowy przebieg krzywej podaży, to pozostaje obliczyć pole tego trójkąta. Ten jego bok. Ten odcinek to 4 odjąć 1, czyli 3 dolary za funt. Zaś ten odcinek to 4000 funtów. 4000 funtów. Nadwyżka producenta to po prostu pole tej figury. Napiszmy, nadwyżka producenta równa się, zachowam te same kolory, 3 razy różowy, 3 razy 4000 razy 4000 to pole całego tego prostokąta, więc dzielimy przez 2, bo mamy policzyć pole trójkąta. Zatem razy 1, druga. Otrzymujemy 1/2 razy 4 tysiące, to 2 razy 3, to 6000. Sprawdźmy jednostki. To 6 3 dolary za funt, razy tysiące funtów tygodniowo, więc otrzymujemy 6 tysięcy dolarów nadwyżki producenta tygodniowo.